W Pythonie typ zmiennej możemy sprawdzić przy pomocy funkcji type. Jak widzimy każda zmienna ma określony typ, jednak na skutek przypisania do niej innej wartości może ona go zmienić. Python ma typowanie dynamiczne, czyli w odróżnieniu np. od C programista nie martwi się określaniem typu zmiennej, tylko pisze, że A równa się 0 i to Python martwi się o to, żeby ustalić typ A jako zmienną całkowitą. Python z każdą zmienną wiąże pewien typ i robi to w oparciu o przypisywaną do niej wartość, dzięki czemu programista nie musi go jawnie deklarować. Przypomina to działanie typu, czy raczej słowa kluczowego auto współczesnego C++. Pozwala ono na automatyczne określenie typu deklarowanej zmiennej w oparciu o przypisywaną do niej wartość. Kiedy Python nie wie jaką wartość przypisać do zmiennej, bo np. przypisujemy do niej wynik funkcji, która nic nie zwraca, to używa typu none. W pewnym stopniu jest on takim Pythonowym odpowiednikiem nul znanego z C i informuje o tym, że zmienna nie ma wartości ani typu. Możemy też celowo inicjalizować zmienne, np. argumenty funkcji, taką wartością, aby wykryć fakt ich ustawienia lub nie. W przypadku użycia w warunkach, NAN konwertowany jest na false, więc NAN może być użyty jako wartość false, tak jak miało to miejsce w funkcji search z modułu re, Możemy też porównywać zmienną z none, aby sprawdzić, czy została ona ustawiona na coś innego, więc możemy odróżnić false od nan. Są jednak języki z luźniejszym typowaniem niż Python, w których kontrola typu zmiennej odbywa się w momencie jej użycia, a nie inicjalizacji jak w Pythonie. W językach takich to czy zmienna zachowa się jak liczba czy tekst może zależeć od operacji, którą na niej wykonujemy? Często języki takie też pozwalają na odwoływanie się do niezainicjalizowanej zmiennej, traktując ją w takich odwołaniach jako napis pusty, 0 i tak dalej. Na ekranie widzimy przykład takiego liberalnego podejścia do zmiennych w PHP, w którym sumujemy liczbę 1 z napisem 11 i niezainicjalizowaną zmienną, a po czym dopisujemy do tego znak nowej linii. W Pythonie, jak wiemy, odwołanie do niezainicjalizowanej zmiennej jest błędem, a napisy na liczby i liczby na napisy należy konwertować jawnie. Rozmiar zmiennej w Pythonie można sprawdzić korzystając z metody SizeOf, tak jak widzimy na ekranie. Możemy zauważyć także, że rozmiar nawet prostej zmiennej jak liczba całkowita jest spory i rośnie wraz ze wzrostem jej wartości. Związane jest to z tym, iż nawet takie proste typy są obiektami, a zaletą tego jest, że Python nie posiada ograniczenia na wielkość, którą może wyrażać liczba całkowita, takiego jak np. 2 do 64. Rozmiar listy nie zależy od typów czy też rozmiarów elementów w niej zawartych, zależy natomiast od ilości elementów i w systemach 64-bitowych rośnie o 8 bajtów z każdym elementem. Wynika to z faktu, iż size of podaje rozmiar samego obiektu listy, natomiast jej elementy żyją poza nią, a lista stanowi jedynie tablicę wskaźników na te elementy. Niektóre wywołania append zwiększają rozmiar listy o więcej niż odpowiadający jednemu elementowi, rezerwując pamięć pod kolejne powiększenie listy z jej użyciem, za to kolejne nie wpływają na rozmiar listy. Wspomnieliśmy, że listy są obiektami modyfikowalnymi, czyli możemy je zmieniać bez tworzenia nowego obiektu i przypisywania go na przykład, pod tą samą nazwę. Fakt ten, w połączeniu z tym jak działa w Pythonie operacja przypisania wartości do zmiennej, ma jeszcze inne istotne następstwo. Modyfikacja w liście jest widoczna poprzez wszystkie zmienne, do których została przypisana ta lista. W przykładzie pokazanym na ekranie widzimy utworzenie dwóch list. A i B, przy czym lista B tworzona jest na zasadzie standardowego przypisania postaci B równa się A. Następnie modyfikujemy listę B, a wprowadzona zmiana jest widoczna w obu listach. Jak wiemy funkcja przypisując nową wartość do zmiennej, do której zostały podstawione argumenty jej wywołania, nie może zmodyfikować zewnętrznej wartości, czyli tej wartości, która do niej została przekazana. Dzieje się tak również wtedy, gdy zmienną tą jest lista jednak jeżeli funkcja modyfikuje otrzymaną listę zamiast przypisywać do zmiennej nową, tak jak w poprzednim przykładzie, to zmiana ta będzie widoczna na zewnątrz. Jest to efektem tego, że Python w momencie wykonywania operacji przypisania typu A równa się B nie tworzy kopii obiektu B, a jedynie tworzy nową referencję wskazanie na ten obiekt i staje się on dostępny pod dwiema nazwami. W przypadku obiektów niemodyfikowalnych, np. liczb i napisów, nie wywołuje to żadnych skutków ubocznych, dowolna modyfikacja obiektu powoduje powstanie nowego, który musi być ponownie przypisany do jakiejś nazwy. Przeanalizujmy przykład z przekazywaniem argumentów do funkcji. W momencie wywoływania funkcji następuje przypisanie postaci x równa się a, w efekcie czego x oraz a wskazują na ten sam obiekt związany z wartością 1. Następnie funkcja tworzy nowy obiekt związany z zwiększeniem wartości x o 1 i przypisuje referencję do niego do zmiennej x. Ale funkcja nie ma dostępu do zewnętrznej zmiennej a, aby zmienić jej referencję. Nawet gdy użyjemy tej samej nazwy, żyją one w innych przestrzeniach, więc ona nadal wskazuje na wartość 1. Sytuacja zmienia się w przypadku obiektów, które możemy zmienić bez tworzenia nowego obiektu. W przykładzie z modyfikacją listy, w momencie wywołania funkcji utworzona została lokalna zmienna X wskazująca na ten sam obiekt, co zewnętrzna zmienna A. Natomiast nasz kod nie zmienia referencji zmiennej X, ale zmienia wspólny obiekt, na który wskazują obie zmienne. Dlatego zmiana jest widoczna na zewnątrz funkcji. Jeżeli potrzebujemy uzyskać prawdziwą kopię listy, powinniśmy skorzystać z metody kopii, która tworzy nowy identyczny, ale niezależny obiekt tak jak w przykładzie widocznym na ekranie. Identyfikator obiektu, na który wskazuje zmienna, możemy sprawdzić przy pomocy funkcji ID. Jeżeli dla dwóch zmiennych jest to ta sama wartość, oznacza, iż wskazują one na ten sam obiekt. W najpopularniejszej wersji interpretera Pythona stworzonej z użyciem języka C, CPython w roli tego identyfikatora używany jest adres w pamięci, pod którym znajduje się obiekt. Instrukcja del kasuje jedynie zmienną nazwę wskazującą na obiekt, zatem użycie jej w stosunku co do jednej z kilku zmiennych wskazujących na dany obiekt nie ma na niego wpływu. Usuwana jest tylko jedna z kilku referencji. Dopiero po usunięciu wszystkich referencji Python będzie mógł usunąć obiekt z pamięci.